A co pan teraz teraz zrobił? Co, co dlaczego pan to zrobił? Dlaczego go wpuściłem? Nie, to ja wiem, tylko żeby... A. Tak, tak, tak. Sygnalizował, a tutaj trzeba udostępnić możliwość wjazdu. Aby ee, przepuścić ten autobus, który włącza się do ruchu, wyjeżdża z zatoczki. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w prawo. Muszą być spełnione trzy warunki. Pierwsze musi być obszar zabudowany. Dwa przystanek oznaczony. Trzy musi być włączony kierunkowskaz. I tutaj jakby pan jechał wcześniej obserwował przystanek widać było, że już na przystanku nikogo nie było i można było się domyślić, że Autobus będzie za chwilę usiłował się włączyć do ruchu, a my mamy obowiązek ułatwić mu to poprzez zwolnienie, a nawet zatrzymanie się i pojedziemy sobie w prawo.